Cześć, ekipa, witam wszystkich. Zaczynamy parę minut wcześniej być może, ale jakoś tak widzę, że parę osób się zebrało, a mi się też udało wcześniej zerwać. I temat taki trochę pod tytułem czy kobieta dostanie się do policji, ale chodzi konkretnie o województwo śląskie, o Katowice I, i dlaczego mnie to coś takiego naszło? Cześć Mariusz, brat, kurde, cześć Mariusz. I dlaczego mnie to naszło takie dziwne zapytanie, a mianowicie nieśmiertelny Jan Wędrowniczek dał na fejsie coś takiego, a mianowicie w Katowicach progres, przy przejmowaniu kobiet. Dzisiaj cztery kobiety, czyli szeregi śląskiego garnizonu zasiliły 81, 81 nowych mundurowych, w tym cztery kobiety. Dzisiaj odbyło się ślubowanie, ponieważ jestem słaby w matematyce, 4 podzielić przez 81 równa się no, razy 100. O, momencik. Yy, cofnę, cofnę. R razy 100 to jest 5%, prawda? Czyli jeszcze raz. 4 y, podzielić przez. Kurde, co ja tu robię, prawda? 4 y, podzielić przez 81%. Procent. O, nieważne, jest to około 5%. 5%, Prawda? I tutaj tutaj zobaczysz te wybran wybranki, także nie można powiedzieć, że są rodzynkami jak faceci, tylko rodzynkami w służbie. I sprawa jest o tyle ciekawa, że sprawdziłem ile mniej więcej jest kobiet w szeregach Polskiej Policji. No tutaj ym, z Szkoła Policji Prawda? W szeregach Polskiej Policji odsetek kobiet wra, waha się w granicach 14%, czyli jeżeli tutaj wśród słuchaczy Słupskiej Szkoły stanowią 15% stanu osobowego, czyli w Katowicach przyjęli mniej więcej 1 trzecią tego, znaczy no, nie tyle przyjęli co przeszło 1 trzecia tego, i tutaj proszę bardzo, tutaj na, 13 tyś, na, na, czy na 96 000 i pół 13 200, no weźmy, weźmy tutaj, może mi się uda lepiej podzielić, czyli 13 podzielić przez 96 000, 13 podzielić przez 96 równa się 13%, prawda? 13, no powiedzmy 14. Także widać, że w tych Katowicach coś tam im nie funguje. Widocznie lubią bardziej chłopaków niż dziewczyny, co ma jakieś tam swoje uzasadnienie. A tutaj ci jeszcze pokażę z Wrocławia. Na 45 przyjętych policjantów widzę kobiet 5, prawda, czyli to jest pierwsza, druga, to jest chyba trzecia, czwarta i ta dziewczyna jest chyba piąta, czyli 5 na 45 to mimo wszystko jest no, ponad 10%, prawda? I dobre pytanie. Tutaj widzę 45 nowych policjantów i policjantek. I dobre pytanie, czy, czy powiedzmy te Katowice powinny przyjmować więcej kobiet, czy nie powinny. I. I żeby było jasne, nie za bardzo się tutaj lubię wtrącać w takie sprawy, nazwijmy to, kadrowe. Z pewnością ludzie z Katowic dużo lepiej wiedzą, czy, czy powinni przyjmować tyle, czy siam tyle, kadry wiedzą lepiej, jakie, jakie jest zapotrzebowanie całkiem jest prawdopodobne, że coś musi być na rzeczy, skoro tych pań przyjmują tam zdecydowanie mniej, prawda? I y, powstaje pytanie, czy rzeczywiście tych kobiet potrzebujemy więcej? I o ile mam tutaj pewne wątpliwości do, co do samej prewencji, bo nie widzę na przykład patrolu złożonego z dwóch pań y, nawet takich większych pań prawda, i nagle przychodzi tam czterech karków czy dwóch karków i trzeba zrobić jakiś porządek, prawda? Czyli tutaj raczej problem będzie. Poza tym, jeżeli dziewczyna idzie do policji, to no może odłożyć jakieś tam swoje sprawy rodzicielskie, sprawy małżeńskie czy tam inne, ale no w końcu kiedyś jednak może podjąć taką decyzję, czyli jeżeli nie będzie pracowała, to ktoś za nią tą robotę musi y, zrobić. Wiem coś o tym, ponieważ moja żona w tej chwili zajmuje się moim dzieckiem, jest już trzy miesiące, była na tak zwanym macierzyńskim, potem jeszcze bierze jakiś urlop wychowawczy, przez rok jej będą płacić i no i po prostu Owszem, dzidziuś rośnie, dzidziuś jest dopieszczony, rozpieszczony, natomiast na pewno do roboty musiałem zatrudnić kogoś innego, natomiast u ciebie w firmie policyjnej, prawda, czyli w firmie no raczej będzie wolny wakat, prawda, bo co to jest etat, co to jest wakat, no za etatem idą pieniądze, prawda, czyli jeżeli pieniądze pójdą na tą panią, a ona będzie na urlopie macierzyńskim, to trudno, żeby nagle znalazły się pieniądze, żeby zatrudnić kogoś innego. Natomiast jakie są na pewno zalety zatrudniania czy rekrutacji większej ilości kobiet w siłach tych policyjnych? No, na pewno kobiety łagodzą obyczaje, prawda? Czyli yy, kobiety są mniej skłonne do użycia nadmiernej siły, prawda? Czyli jeżeli przykładowo tak jak Mariusz, yy, no, jest taki troszeczkę człowiek silniejszy niż ja, i jeżeli mu ktoś tam podskoczy, no to jeżeli oczywiście nikt nie będzie widział, nagle kręcił, to jest bardziej skłonna ta facet jest bardziej skłonny użyć siły do zaprowadzenia porządku i bardzo często jakby to powiedzieć dobre słowo plus pięść do nosa czy pała po dupie robi więcej dobrego niż tylko samo dobre słowo. Kobiety na pewno są bardziej jakoś naturalnie predysponowane do działania tam, gdzie jest jakieś, jakaś przemoc wobec kobiet, czy sprawy, nazwijmy to sex crimes, czyli takie sprawy przestępstw seksualnych. No, zakładam teoretyczny scenariusz, kobieta została tam zgwałcona, czy pobita i, i przez szanownego małżonka, konkubena czy kogoś innego, i wydaje mi się, że bardziej będzie skłonna rozmawiać z drugą kobietą, szczególnie jakby to był na przykład gwałt niż z facetem, prawda? No, i, I jest odwrotna sytuacja, że ta kobieta policy, policjantka prędzej zrozumie y, drugą kobietę. Y, co tam wobec niej popełniono, prawda? I taką trzecią rzeczą, takim trzecim punktem, który bym podniósł, że kobiety raczej wydaje mi się, że mogłyby zmniejszyć, polepszyć relacje na styku społeczeństwo-policja, prawda? Przypomina mi się tam Marsz Kobiet, jakaś tam policjantka pilnowała, zrobiła jakiś fajny gest i, i nagle wszyscy tam, nie pamiętam czy jej zaczęli bić brawo, czy, czy... No jakoś to tak fajnie wyszło, że pokazała swoją ludzką twarz i rozładowała naturalnie sytuację. Jakoś, jakoś na złość nie mogę znaleźć tego wideo, ale specjalnie się też nie przygotowywałem. Czyli weźmy tak, jest 50% kobiet, w społeczeństwie jest 50% mężczyzn i czy jeżeli zaledwie tam 15% idzie do policji, to to, to, to jest ok, że, że ta droga kariery jest przed resztą 35% jakoś tak zamknięta, prawda? No i w zasadzie to jest wszystko, co bym miał do powiedzenia o tych kobietach. Jeżeli ktoś z was ma jakieś swoje doświadczenia natomiast pracy z kobietami. No przykładowo moja firma medyczna jest w 80% oparta na kobietach. Poza jednym, że kluczowe stanowiska kierownicze zajmują faceci, czyli ja, prawda. Tak naprawdę no nie mogę narzekać, aczkolwiek mają te kobiety wady i zalety jako pracownicy, prawda. Ale to są pracownicy nazwijmy cywilni. Natomiast no w policji jest trochę inaczej, że te cechy charakteru troszeczkę trzeba mieć lepsze, prawda, że trzeba tutaj mieć troszeczkę tężyzny fizycznej, że trzeba być odpornym, podchodzić mniej emocjonalnie do pewnych spraw. A niestety wadą kobiet jest takie mało racjonalne podejście do niektórych spraw, a bardziej tak zwana inteligencja emocjonalna, prawda. Natomiast yy, jeszcze raz yy, Powtórzę akuratnie te zdjęcia. Mi gdzieś tutaj. O z mojego własnego doświadczenia w grupie elitarnej wiem, że bardzo ciężko było się kobietom elitarnym do policji dostać. Był taki fajny okres, że policja była wypuszczona, brali każdego kogo mogli, prawda, natomiast możesz tutaj pozazdrościć, jeżeli oglądasz mnie jako dziewczyna, możesz tutaj pozazdrościć tym czterem koleżankom, które się do policji dostały. Widać, że nawet urodziwe, ta pierwsza z, z mojej prawej to chyba nawet mężatka, bo widzę obrączkę, prawda, ale to, to nie o to chodzi, prawda. Mam nadzieję, że w tej Policji Katowickiej czy Śląskiej jakoś tam ich kariera się fajnie po to, czy czego i wszystkim innym paniom życzę. I przelecimy teraz czata i, i myślę, że będzie krótko na temat. Podkomisarz Aksal, jakie są szanse na obecną chwilę w ogóle w Katowicach? Są szanse, spokojnie. gdzie Momencik, zaraz może znajdę tutaj Asia Wędrowniczka. Asia Wędrowniczka, po prostu on, on tutaj wynajduje takie, takie fajne, fajne te fajne rzeczy o, zwróć uwagę, tutaj masz yy, akuratnie to jest Wrocław, prawda. Wakatów w policji do UJA i trochę zobaczymy więcej, prawda. Czyli yy, na dzień 31 grudnia w policji brakowało 4461, 46, obecnie 7, 7 tysięcy, czyli przyrost jest no nazwijmy to dramatyczny. Przyjęto zaledwie tutaj 2300, 300, prawda, ale zwolniono prawie 5 tysięcy, prawda. Z każdym dniem odchodzi iluś tam funkcjonariuszy, także puknę w te, w te wakaty, ale to się dotyczy w zasadzie każdego, każdego rejonu Polski, prawda. No być może Poza Rzeszowem. Już moment, wracam na czata, wracam na czata i przelecimy dalej. Także yy, Michał Lawen, Michał, czy w białym stoku na komisji przejdzie wada wzroku minus 4? Minus 4 to jest na granicy i HGW, prawda? Nie potrafię ci powiedzieć, czy przejdzie, czy nie przejdzie. Jeżeli masz dodatkowy jakiś astygmatyzm, jakiegoś zeza, czy coś, to już w ogóle dupa zimna. Podkomisarz Aksel rozważam, Rzeszów, Kraków, Warszawa lub właśnie Katowice, proszę o sugestie. Podkomisarz no, daj znać skąd jesteś, prawda, to może coś siła grupy wymyśli, prawda. Kamil, no właśnie, jak jest tą wadą wzroku, czy minus 3,5 przejdzie? Minus 3,5 przejdzie, przejdzie wcześniej, szybciej niż minus 4, prawda, bo norma jest do minus 4. Hubert, wczoraj kończyłem lekarzy w Gdańsku, termin komisji 5 stycznia dopiero, a byłem jednym z pierwszych, co się zapisał. No niestety jest COVID, rozpierducha lekarzom, że tak powiem, też tam różne inne obowiązki muszą wykonywać i jest jak jest. Nie, nie przyspieszysz. Przemysław, czy po oblaniu testu sprawności fizycznej trzeba ponownie spławać, składać dokumenty? Dobre pytanie. Chyba, no nie wiem, nie wiem. Za bardzo, za bardzo nie wiem. Cześć Cezary. Cześć Cezary Bączek. Dzisiaj nie będzie o panu Bączkiewiczu, także kto miał okazję mnie zobaczyć, w wielkim naprężeniu, to dzisiaj już o tej okazji nie będzie. Michał P. Witam wszystkich. Dziś jestem po TWO P i TSF w Gdańsku. Pierwsze koty za płoty. Karolina. Czy prosto po maturze kobieta może iść do policji? No pewnie, że może. Zawsze można. Aga, Aga. Multiplus w Białymstoku. Może ktoś coś powiedzieć? Harry, witam jutro, rozmowa kwalifikacyjna, materiał przestudiowany, lecimy dalej. No, w tej chwili rozmowa kwalifikacyjna jest raczej formalnością, chyba, że będziesz gadał totalne bzdury, to, to już wtedy nie. Kamil, pytanie do osób, które starają się do Katowic, ktoś może dostał orzeczenie Komisji Lekarskiej, dodam, że wszystkie dokumenty wysłałem 30 października. Kamil, jak ktoś chce ci odpowiedzieć, to niech się tutaj... Pomęczyć na czacie. Mateusz, witam. Czy ktoś z Was już miał rozmowę kwalifikacyjną? Cześć Paweł. I tutaj, Mariusz, brat. W Katowicach wszystko jest trzymane. No, no, niestety, jest druga, drugi rzut I chcesz czy nie chcesz? Jest jak jest, kurde. Dokładnie, tutaj, Mariusz. Mówisz mocne argumenty i grzecznie wykonują polecenia, prawda? Tylko jest zawsze w naturze człowieka, że jakby to powiedzieć, jak spojrzysz na takiego mizorotę jak ja i ja będę tam próbował z kimś argumentować, to mogę dostać tylko po ryju, prawda? Natomiast jeżeli widzą kogoś, kto jeszcze te mocne argumenty może poprzeć z czymś innym jeszcze mocniejszym argumentem, w razie czego to mimo wszystko człowiek się trochę boi, prawda, ten słabszy, fiknąć do y, mocniejszego, prawda. Dobra. Mariusz, wszystko jest opóźnione z racji tego, iż są ludzie przyjęci, siedzą w jednostkach, czekając na odbycie kursu podstawowego. I tutaj też jest problem. Gdańsk FVW, Te sprawności fizycznej. Ośmiu facetów z 12 kobiet w mojej grupie. Większość kobiet miałem na rozmowie kwalifikacyjnej trzech kobietów, przepraszam, trzech facetów, dwie kobiety. Cześć Roki. W Gdańsku sporo kobiet przechodzi, prawda? No mówię. Pytanie tego, który rekrutuje, jest takie, czy, czy nabrać kobiet i potem się trochę pałować, czy, czy mimo wszystko wziąć więcej facetów, czy zaryzykować i wziąć tych kobiet. No, no mówię, mi się łatwo gada, ponieważ u mnie te kobiety wykonują prace biurowe, a tam, gdzie trzeba pójść na ulicę, to niestety Trzeba być raczej, mieć siłę argumentacji tutaj Mariusza Brata, prawda? Mateusz, z tej ustawy o policji i środkach przymusu bezpośredniego pytali coś konkretnie. Czy pytali? Dobra. Daniel Skupień. Panie Darku, a nie jest tak, że w Katowicach nie tylko kobiety mają ciężej z rekrutacją. Pewnie będę wysłany tam na SS i rozmowy. Faceci przechodzą. Kurde Daniel, no niesie i paniki tutaj. Naprawdę. Nie wiesz jak dużo wiesz. Na temat rekrutacji oczywiście. Wojciech Rajewski. Witam Panie Darku. Dzięki za radę. Ja po rozmowie od miesiąca w Łodzi ciągle czekam na badania. Dziś nawet dzwoniłem, ale u nas wszystko stoi, a ogólnie te TWO 36, TSF 1.20 czyli to jest 50, rozmowa 53 punkty, pierwsze podejście, 32 lata. Także jeżeli ktoś sra po gaciach, że po 30. się nie można dostać, to tutaj przykład Wojtka Rajewskiego, że to nie jest prawda. Czy koń, pies to środek przymusu bezpośredniego? No, jak ktoś wie, to niech odpowie, bo chyba tak, ale, ale nie jestem pewien. Nie jestem pewien. Yy, Michał P. w Krakowie. Yy, już mam skierowania na badania prawie wszystkie etapy. Przeszedłem w 2,5 miesiąca. Yy, nie gab się, ktoś mi powie, co to za układanki na początku testu z psychologiem. Na początku testu, a to byś musiał pogrzebać po jakichś starszych tych, jest. jest Taka układanka. Już, już narysuję tą układankę. Jest 10 pytań czy 9, już nie pamiętam, ale to, to powiedzmy dla tego zrobię 5. Tutaj masz różne cechy i tutaj masz różne cechy i musisz, powiedzmy, jeżeli uważasz, że dana cecha jest tutaj, to dajesz Tutaj, prawda? I w kolejności, jakiej tam uważasz, prawda? Czyli powiedzmy trzecia, tutaj, piąta, tutaj, szósta, tutaj, prawda? Ale nie jestem przygotowany dzisiaj z tych cech. Natomiast jestem pewien, że, że przynajmniej tych, tych układanek jest cztery. Są cały czas takie same, są bardzo podobne jak na starym, na multim, prawda? Na starym multim, czyli na multi plusie masz praktycznie to samo, co na multim. Ale dzisiaj, dzisiaj nie będę tego omawiał. Adi, Adi, panie Darku, czy na rozmowę z psychologiem należy założyć garnitur? Znaczy, czy, czy, nale, znaczy, czy założyć? Ja bym założył, jak masz jakiś tam czysty, ładny, fajny garnitur, to bym założył. Um, Hubert, ja miałem na psychologa białą koszulę, marynarkę i zwykłe ciemne dżinsy. Jak przeszedłeś, to znaczy, że takie rzeczy przechodzą, prawda? Czyli czysto, schludnie, wyperfumowany troszeczkę i jest ok. Raven, Neo są tylko na PZP czy na multim że no. da Daniel, nie myl chuja z ogórkiem. No do kurwy, Nędzy, Raven i Neo to są testy psychologiczne. Na PZP jest psychiatra. Psychiatra kurwa nie ma uprawnień do testów psychologicznych, czyli, czyli od kurwa sierpnia 2020, yy, odkąd wprowadzono nowy ten, wszystko jest pierdolone do Multiplusa, prawda? Czyli jest Raven na, na Multiplusie, jest Neo na Multiplusie, a psychiatra nie zajmuje się... Psychiatra to jest lekarz, kurwa, lekarz. Taki jak ja. Psycholog to jest magister psychologii. Tylko magister psychologii zajmuje się testami psychologicznymi. No, no i wszystko. Tyle mam, tyle mam do powiedzenia, prawda? No. Um, Hubert Majszak, PZP na nowym multim wygląda, że wchodzisz i wychodzisz. No to w pewnym sensie tak, bo, bo już masz opinię od psychologa, którą dostajesz że tak powiem, na komisję, i chyba kadry to dają, prawda? Opinia po multiplusie jest. Ja nie mówię, że nie może być sytuacji, że cię jakoś dodatkowo skierują do psychologa na komisji, kiedy na przykład uwaliłeś kiedyś komisję przez psychologa, ale to są raczej obecnie rzadsze przypadki, prawda? Rozmowa z psychologiem, niecałe 5 minut, czy są szanse na zdanie. No, Adi, Adi, jeżeli byłeś geniuszem i w 5 minutach potrafiłeś wszystko przekazać, co on oczekiwał, to, to czemu nie, prawda? Kasia, Kasia. Kasia Katarzyna, jako strażniczka miejsko, zwykle jestem przypisywana do zadań administracyjno-porządkowych lub drogowych. Anton, czy w końcu jest psycholog na PZP, czy nie ma, zlituj się Anton, kurwa mać, cały internet już o tym, oczywiście policyjny pierdoli, co jest kurwa na nowym PZP, a ty tutaj jak z choinki, wiesz, już, no ale być może mam klątwę wiedzy, prawda, że ja wiem, a ty nie, wiesz. FVW, kolega z Dańska, pamiętasz jakiś godzinak, był psychiatra, prawda. Czy na Komisji Lekarskiej się, że mam kifozę, jest to rodzinne. Jak będziesz, Daniel, myślał mało pozytywnie, to, to cię, kurde, wyczeszą za, za, za jakieś tam wymyślone przez ciebie choroby. Marek Libera, witam, były policjant z nieukończonym kursem podstawowym, mam jakieś szanse na ponowne przyjęcia. Dodam, że musiałem przerwać z przyczyn rodzinnych. Teraz chyba przyjmują. Jest jakaś skrócona ścieżka dla byłych policjantów. Chyba jest tam jeden warunek, że trzeba mieć do trzech lat tej służby, prawda? Znaczy do trzech lat, ale nie chciałbym zmyślać, prawda? Jest skrócona ścieżka dla byłych policjantów. Gruby Alfa, ja w Krakowie, multigodzina rozmowy, więc ty króciutko. Tak, tutaj jest porównanie do kolegi, który 5 minut, w 5 minut opędził rozmowę na multi. Yy, Hubert Majszak na rozmowie. Yy, karteczka godziny psychiatry dobra. Um, dobra, dobra. Why you bully me? Witam w niedzielę. Mam TWO w Lublinie. Czy nowe TWO jest na tych samych zasadach jak stare? W sensie wielokrotnego wyboru. Chyba tak, ale, ale niech ktoś odpowie, kto widział to T.W.O. Nie gab się jednokrotnego wyboru ABCD. Hub... Patrzę tutaj coś ciekawego. Widzę tu Huber dużo napisałeś. Dobra. Justyna, jak zdać multi w Olsztynie, prawda? Jak to się z Olsztyna i zdał, to niech wie. Jak wie, to niech powie. Cześć Patryk, weteran. Dobra, dobra, tutaj są opowieści z komisji, ale one mnie nie... Yy... Interesują. Kamil, e, e, zauważyłem, że niektóre osoby są mało doinformowane, dużo wcześniej, mówili mi, że PZP łączą z MS-em. TWO to typowy test o policji, nawet pan Darek robił hangout. No, powiem tak, klątwa wiedzy, prawda? To jest najgorsza rzecz, jaką można zrobić, to za 5 minut jakieś egzaminy, za 5 minut y, PZP, czy tego, a ktoś tam nie wie w ogóle, co go czeka, prawda? Mariunio, jestem po wczorajszym multi, psycholog była miła, ciekawa rozmowa, trwała około 10 minut, pytanie o wady, zalety, stres. Warto się sobie, sobie wszystko przygotować. Dokładnie te pytania typowe musisz mieć przygotowane, żeby to nie było tak, że ona ci coś rzuca, niech mi pan poda swoje wady i zaczyna się drapanie, drapanie po łbie, a nie powiem, gdzie tam jeszcze niżej. Co mam kurde powiedzieć, prawda? To są typowe pytania omówione i i nie możesz się dać tym zaskoczyć. Musisz być przygotowany. Hubert, zrobiłem dwa dni, ale na serio trzeba potrę. No właśnie, dobra. Teraz dla dla weteranów lub chętnych, że tak powiem, odpowiedzi na jakieś inne, ciekawsze pytania. Mam tutaj taki mały, skrócony teścik. Zrobię 10 pytań, masz odpowiedzieć albo tak, albo nie, prawda? Czyli pytanie pierwsze, lubię wykonywać zadania wymagające ode mnie dużego nakładu energii, tak czy nie? Natomiast pytanie kolejne, wolę styl pracy polegający na powolnym, ale dokładnym wykonywaniu danej czynności, gdy mam z kimś załatwić jakąś sprawę, gdy mam z kimś rozwiązać jakiś problem, zazwyczaj dość dokładnie obmyślam sobie, co powiem i jak się zachowam. Po wysłuchaniu wykładu mam zwykle wiele pytań, które chciałbym zadać autorowi. To jest już cztery, prawda? W życiu często kieruję się maksymą do odważnych świat należy, złoto dla zuchwałych, prawda? Przemawianie przed dużym tłumem, przed dużą publicznością jest dla mnie problemem. Przed wyjazdem zwykle się czuję trochę zdenerwowany. Kiedy napotykam trudności przy rozwiązywaniu jakichś zadań, na ogół łatwo rezygnuje. Czy taka cecha, napotkanie trudności przy przygotowywaniu się do multiego plusa, multi -plusa jest dobrą cechą czy złą cechą? No i powiedzmy na razie to wystarczy, prawda? Powiedzmy na razie to wystarczy. Jak już będziesz odpowiadał w powtórce, to po prostu ponumeruj pytania i jeżeli odpowiesz do, powiedzmy, do 20 włącznie, to, to ja ocenię twoje pytania. Adrian Dymon podasz jakieś dobre wady, które można powiedzieć na rozmowie? Na temat wad ja dałem cały hangout godzinny, także wad, wad. U nas jest dostatek, Bartek Demski Jak teraz wygląda Komisja Lekarska we Wrocławiu? Nie słyszałem, że, znaczy pewnie wygląda, bryndza jest jak wszędzie z czasem, ale żeby tam uwalali specjalnie, to nie sądzę, prawda? Dobra. Kamil, mam swoje zdanie. Krytyka działa na ciebie. Motywująco, prawda? Dobra, słuchajcie kochani. Widzę, że y, tematu spraw kobiet w Katowicach żeśmy raczej za bardzo nie omówili. Wyszły jakieś inne ciekawe topiki, prawda? Tutaj Hubert Majszczak najlepiej swoje zalety zamienić na wady. Tak ja przynajmniej zrobiłem i przeszło. No to jest trochę ryzykowna strategia, Ponieważ tutaj często kursanci używają tak zwany perfekcjonizm, prawda? Oczywiście perfekcjonizm jest wadą, ale z drugiej strony psycholog może być w pewnych, w pewnych sytuacjach zaletą. I psycholog może być nie, aż takim durniem i się nie nabrać na tą wadę, prawda? Ale w tej chwili Bartek dziwisz. Kurde mam, Bartek, że jesteś tutaj, nie jesteś rodziną kardynała. Czy to prawda, że osoby, które mają mało punktów, idą do OPP w pierwszej kolejności? No, dobre pytanie. Nie wiem. Nie słyszałem o czymś takim. Wydaje mi się, że, że, że nie ma to żadnego znaczenia. Czy masz dużo punktów, czy masz mało punktów. Dobra, słuchaj. Myślę, że na dzisiaj starczy 35 minut. Jeżeli ktoś ma ochotę pooglądać jeszcze sobie, co twoi koledzy robią w Warszawie, to na pewno na YouTubie gdzieś tam znajdziesz jakieś transmisje. Natomiast chodzi mi nawet bardziej o to, że takie cwancyki czekają ciebie, służbie, prawda, czyli jest jakaś tam godzina 20, 21, tam Sejm sobie coś tam pierdoli trzy po trzy, ale dla zabezpieczenia tych obrad, jakkolwiek by głupie nie były, to niestety ciebie wezmą jako policjanta prewencji i musisz sobie zdawać sprawę, że nie będzie łatwo, prawda? Kiedy hangout z Neo... Myślę, myślę że, że w weekend coś tam zrobię, prawda? Już jeden hangout z Neo był, także obejrzyj to na grupie Elitarna 2010 i w tą sobotę, a raczej w niedzielę, zrobię drugi hangout z Neo, prawda? Ale to niestety tylko część dla tych, którzy zainwestowali do mojej elitarnej grupy. Także na tym kończę. Tutaj jeszcze muszę popatrzeć na te super dziewczyny. Doborowa czwórka, prawda. Mam nadzieję, że nie zniechęciły cię moje rachunki. Jak wyliczałem odsetek kobiet w policji no i mam nadzieję, że żadną z tych pań nie spotkam na swojej drodze, w sensie, że nie dostanę żadnego mandatu, czy nie będę musiał jakoś tam się z nimi zetkać, przepraszam, zetknąć w przyczynnościach służbowych. Trzymajcie się, do widzenia i do następnego Razu, prawda? Do następnego. Razu, oczywiście, tradycyjnie tutaj subskrypcja kanału, obejrzenie jakiegoś kolejnego hangoutu. Bye bye. Do następnego razu.